C oraz C++ są to najpopularniejsze języki kompilowane do kodu maszynowego. Jeżeli dopotraktować je łącznie, aczkolwiek pomimo dużych podobieństw są to niezależne języki, to byłyby najpopularniejszymi językami programowania w ogóle. Pozwalają na stosowanie niskopoziomowych mechanizmów łącznie ze wstawkami assemblera danej maszyny, na którą ma być kompilowany kod. W związku z tym są też bardzo użyteczne do programowania samego sprzętu nawet bez warstwy systemu operacyjnego, czy też właśnie tworzenia systemów operacyjnych. Języki te są kompilowane. To znaczy źródła muszą być przetworzone na plik wykonywalny w postaci kodu maszynowego danej maszyny, na której ma być uruchomiony program, czyli bezpośrednio do instrukcji danego procesora. Nie mamy tutaj żadnej warstwy pośredniej jak na przykład w przypadku kompilacji plików Pythona. C jest językiem wysokopoziomowym, w znaczeniu, że używa instrukcji i konstrukcji, które zamieniane są na wiele niskopoziomowych instrukcji procesora. W przeciwieństwie do assemblera, gdzie zasadniczo poszczególne używane mnemoniki odpowiadają jeden do jednego instrukcjom procesora, C określany bywa mianem przenośnego assemblera. Wywodzi się to z tego, że głównym założeniem C było umożliwienie łatwego przenoszenia programów pomiędzy różnymi maszynami, o różnych architekturach. I w porównaniu z językami takimi jak np. Python język C pozostaje językiem stosunkowo niskopoziomowym. Kompilacja kodu C lub C++ przebiega kilkuetapowo. W pierwszej kolejności uruchamiany jest preprocesor, który odpowiedzialny jest za przetworzenie poleceń zaczynających się od hasza takich jak include, define, i ifdef. Przetwarzanie to polega tak naprawdę na modyfikowaniu pliku tekstowego, czyli jeżeli mamy napisane hash include to w tym miejscu preprocesor wklej podany plik, tak jakby tekst tego pliku znajdował się dokładnie w tym miejscu. Specyficzną dyrektywą jest dyrektywa pragma, która nie modyfikuje tekstu stanowiącego kod źródłowy, a wpływa na zachowanie kompilatora, pozwala na ustawianie opcji danego kompilatora i bardziej zależy od używanego kompilatora niż od języka i jego wersji. Kompilator troszczy się także o umieszczanie zmiennych na stosie, czyli w obszarze pamięci przeznaczonym m.in. na argumenty funkcji i zmienne automatyczne oraz o usuwanie ich stamtąd. Pamięć poza stosem programista może alokować z użyciem biblioteki standardowej C, np. funkcją malloc, jednak wtedy to programista odpowiada za jej zwolnienie. C i C++ nie są bardzo jednorodnymi językami programowania, istnieje wiele historycznie nawarstwionych, czy też kolejno powstających standardów tych języków. Kod, który będziemy omawiali w ramach wykładu, zakłada używanie C w wersji co najmniej 99, czyli z roku 1999 i C++ z roku 2011 w wersji C++11. Na temat C++ pomówimy sobie później, najpierw zaczniemy od samego C. Aby skompilować kod C, wydajemy polecenie gcc. Możemy podać dodatkowo opcje, na przykład takie, które określa nam standard i podajemy mu ścieżkę do pliku z kodem źródłowym. Zamiast gcc możemy użyć także innego kompilatora, na przykład clang. W obu wypadkach, jako że nie podaliśmy nazwy pliku wynikowego, to skompilowany program został zapisany do pliku a.out w bieżącym katalogu. Tak jak mówiliśmy na wcześniejszych zajęciach, kropka ukośnik jest konieczny, żeby uruchomić plik wykonywalny znajdujący się w bieżącym katalogu, ponieważ jeżeli byśmy napisali a.out to bash chciałby znaleźć taki program w ścieżce wyszukiwania, bądź znaleźć taką komendę wbudowaną itd. Proces utworzenia pliku binarnego w oparciu o źródła składa się z kilku etapów. Warto tutaj powiedzieć o rozdzieleniu kompilacji, czyli zamiany kodu w postaci tekstu na kod maszynowy oraz linkowania, czyli połączenia wielu takich plików binarnych w plik wykonywalny lub bibliotekę. Pozwala to na łatwy podział źródeł na wiele plików, ich niezależną, nawet równoległą kompilację, a następnie złączenie w jeden program. W procesie linkowania przetwarzane są także odwołania do bibliotek, w tym przypadku do biblioteki standardowej C dostarczającej funkcję PUTS. Wykonywanie każdego programu musi zacząć się od jakiegoś miejsca. Do tej pory używaliśmy języków skryptowych, dla których miejscem tym był po prostu początek pliku z danym skryptem. Tak wygląda to w zdecydowanej większości języków interpretowanych. Natomiast w przypadku języków poddawanych większym przekształceniom przed uruchomieniem, takim jak kompilacja do kodu maszynowego, sprawa nie jest już tak oczywista. W przypadku C i C++ wykonywanie się kodu rozpocznie się od funkcji main. Oczywiście wcześniej nastąpią jakieś działania techniczne związane np. z tworzeniem nowego procesu czy ładowaniem bibliotek, ale nie jest to nic nadzwyczajnego. Gdy uruchamialiśmy skrypty w Pythonie lub Bashu, to najpierw też uruchamiany był interpreter, który ustawiał wartości niektórych zmiennych itd., a dopiero potem rozpoczynał przetwarzanie naszego skryptu. Z punktu widzenia kodu C czy C++ nie jest ważne, gdzie zostanie umieszczona funkcja main. Natomiast jeżeli chcemy skompilować nasz kod do postaci wykonywalnego programu, to powinna ona gdzieś być zdefiniowana. W widocznym na ekranie kodzie źródłowym programu, który przed chwilą skompilowaliśmy i uruchomiliśmy, widzimy właśnie funkcję main. Oprócz niej mamy włączenie pliku nagłówkowego związanego z biblioteką standardową C i obsługą wejścia wyjścia w ramach niej. W ramach funkcji main wywołujemy funkcję puts, przekazując do niej ciąg znaków, a następnie kończymy działanie main zwracając 0. Ta wartość zwracana z funkcji main to jest właśnie kod powrotu programu, o którym mówiliśmy tak dużo na wcześniejszych zajęciach. Każdą instrukcję kończymy średnikiem. C nie wymaga wcięć ani znaków nowej linii, wymaga za to klamerek i średników. Funkcja puts po prostu wypisuje na ekran podany ciąg znaków, dodając do niego znak nowej linii, czyli jest to taki odpowiednik funkcji print z Pythona, tyle że o znacznie mniejszych możliwościach, Potrafi tylko i wyłącznie wypisać ciąg znaków, czyli nie możemy tutaj podać mu na przykład do wypisania liczby całkowitej. C wymaga jawnego deklarowania zmiennych z określeniem ich typu. W przykładzie na ekranie widzimy deklarację zmiennej całkowitej typu int oraz zmiennoprzecinkowej typu float. C posiada kilka typów zmiennych całkowitych, różniących się dostępnością liczb ujemnych oraz maksymalną wartością jaką mogą reprezentować zmienne danego typu, związaną z ilością bitów przeznaczonych na daną zmienną. Posiada też dwa typy zmiennoprzecinkowe, różniące się precyzją, wynikającą z ilości bitów użytych do zapisu takiej zmiennej. Do wypisywania wartości liczbowych w C korzysta się głównie z funkcji printf. Jako pierwszy argument przyjmuje ona napis, w którym możemy użyć specjalnych sekwencji zaczynających się od znaku procent, pod które podstawiane będą kolejno zmienne przekazane w następnych argumentach. Użyta sekwencja ma związek z typem zmiennej do wypisania oraz pożądanym formatem tego wypisania. W przykładzie widocznym na ekranie procent D wypisuje liczbę całkowitą jako dziesiętną, procent X jako szesnastkową, a procent F wypisuje liczbę zmiennoprzecinkową. Pełen opis sekwencji używanych w napisie formatującym można znaleźć w dokumentacji funkcji printf w mantrzy printf. Napisy formatujące używane w tej funkcji okazały się na tyle wygodne, że stały się pewnym standardem i dostępne są także w wielu innych językach i bibliotekach. Przykładem może być chociażby shellowa komenda printf. Zmienna może przechowywać oczywiście także napisy. Służy do tego typ czar gwiazdka, ale o tym co to dokładnie jest dowiemy się w dalszej części zajęć. Napisy są ciągami ujętymi w cudzysłowia i w przypadku C oraz C++ są to cudzysłowy podwójne. Cudzysłowa pojedyncze, czyli apostrofy mają inne znaczenie. Jeżeli chcemy wstawić zmienną napisową w ramach napisu formatującego w printf możemy użyć %s. Zmienną taką możemy też wypisać bezpośrednio z użyciem printf lub puts. W C możemy wykonywać operacje arytmetyczne, takie jak dodawanie, odejmowanie, czy mnożenie i zapisywane są one standardowo. Na trochę więcej uwagi zasługuje operacja dzielenia. C potrafi operować na liczbach zmienno i potrafi poprawnie podzielić 2 na 3, ale w C nie ma osobnych operatorów dzielenia całkowitego i zmienno jakie mieliśmy w Pythonie. Użycie jednego lub drugiego wariantu dzielenia zależy od typów argumentów. Jeżeli zarówno dzielna, jak i dzielnik są całkowite, to zastosowane zostanie dzielenie całkowite i wynik będzie liczbą całkowitą. Jeżeli choć jeden z argumentów jest liczbą zmienno to zastosowane zostanie dzielenie zmiennoprzecinkowe i wynik też będzie liczbą zmiennoprzecinkową. przecinkową Operatorem reszty z dzielenia jest procent. C. Zachowuje kolejność działań związaną z priorytetem operacji. Możemy wymuszać inną kolejność, grupując operacje z użyciem nawiasów. W niektórych przypadkach nawiasy stosowane są także zgodnie z kolejnością działań w celu zwiększenia czytelności lub eliminacji ostrzeżeń ze strony kompilatora. Komentarze w C mogą występować w kilku postaciach. Jako komentarz liniowy zaczynający się od dwóch ukośników i trwający do końca linii lub komentarz blokowy mogący obejmować fragment linii lub wiele linii rozpoczynający się od ukośnik gwiazdka i trwający do gwiazdka ukośnik. Pierwotnie C nie posiadał komentarza liniowego, został on przejęty z C++ i dodany do standardu C99. Inną formą komentarza blokowego obejmującego wiele linii jest użycie instrukcji preprocesora typu if0, endif. C pozwala nam na sprawdzanie warunków typu równość, nierówność i tak dalej. Zapis tych warunków jest standardowy i identyczny jak w Pythonie. Wynik takiej operacji możemy zapisać do zmiennej typu całkowitego, 0 będzie odpowiadało fałszowi, a wartość niezerowa typowo 1 prawdzie. Możemy wykonywać także logiczne operacje AND oraz OR. Zapisywane są one odpowiednio przy pomocy dwóch znaków ampersand i dwóch pionowych kresek, czyli tak jak było to w łączeniu poleceń w baszu. Negacje zapisujemy jako wykrzyknik. C pozwala także na wykonywanie operacji logicznych na poziomie poszczególnych bitów z użyciem operatorów bitowych. Zapisywane są one tak jak w Pythonie, natomiast ze względu na niskopoziomowość C są w nim dużo częściej stosowane. Niestety printfc nie oferuje wsparcia dla wypisywania w formacie bitowym, zatem w takich zastosowaniach najczęściej jest stosowane wypisywanie szesnastkowe. W Pythonie do konwersji pomiędzy typami używaliśmy wywołań konstruktora typu, na który konwertowaliśmy daną zmienną. W C bardzo proste konwersje mogą zachodzić automatycznie np. pomiędzy liczbami całkowitymi różnych typów lub mogą być realizowane z użyciem operatorów rzutowania. Operatory te są postaci nazwy typu docelowego umieszczonego w nawiasach poprzedzających zmienną innego typu. Nie pozwalają one na zaawansowane konwersje jak na przykład zamianę liczby na jej reprezentację napisową, a jedynie na proste konwersje nakazujące inną interpretację danych związanych z rzutowaną zmienną. Zanim przejdziemy do omówienia konstrukcji składniowych takich jak pętle i warunki warto powiedzieć trochę o technicznym tle ich działania. Wiemy już, że kod programu w C rozpoczyna się od funkcji main. Wiemy także, iż C jest kompilowany do kodu maszynowego, czyli przyjazne programiście konstrukcje składniowe, nazwy zmiennych i tym podobne zamieniane są na numeryczne identyfikatory instrukcji, rejestrów, adresów w pamięci zrozumiałe dla procesora. Procesor posiada coś takiego jak licznik programu, w którym trzyma adres kolejnej instrukcji do wykonania. Jeżeli wykonujemy pętlę, to na końcu pętli wykonywany jest skok do jej początku. Jeżeli wykonujemy instrukcję if, to w zależności od wyniku sprawdzenia warunków wykonywany może być skok do kolejnego warunku else if, bloku else lub za blok kodu związany z ifem. Realizacja tych skoków to właśnie warunkowa modyfikacja wartości tego licznika, załadowanie do niego adresu pamięci pod którym jest cel naszego skoku, np. Na początek pętli, zamiast prostego zwiększenia licznika o jeden celem przejścia do kolejnej instrukcji. Na większości architektur pętla jest instrukcją złożoną realizowaną jako zestaw instrukcji np. inkrementacji zmiennej, sprawdzania warunku, skoku. Niektóre procesory mogą mieć np. pętle typu powtórz n razy realizowane sprzętowo przy pomocy pojedynczej instrukcji. Jest to częste w architekturach DSP dedykowanych cyfrowemu przetwarzaniu sygnałów. Na ekranie widzimy jedną z pętli oferowanych przez język C. Jest to pętla FOR. W C mamy do dyspozycji trójargumentową pętlę for realizującą tak zwaną pętlę ogólną. Nie mamy pętli iterującej po elementach jakiejś kolekcji, czyli pętli typu for each takiej jak for znany z Pythona. Struktura tej pętli jest taka, że po słowie kluczowym for w nawiasach okrągłych mamy trzy grupy instrukcji rozdzielane średnikami. Najpierw rzeczy wykonywane przed rozpoczęciem pętli, dostępne w ramach tej pętli. W widocznym przykładzie zmienna i będzie dostępna jedynie wewnątrz pętli, poza pętlą nie będzie zdefiniowana. Drugą grupę stanowi warunek, który jest sprawdzany przed rozpoczęciem każdego obiegu pętli i od jego prawdziwości zależy to, czy obieg ten się rozpocznie, czy też pętla się zakończy. Trzecią, ostatnią grupą są instrukcje wykonywane na końcu każdego obiegu pętli przed sprawdzeniem warunku dla następnego obiegu. W pierwszej i ostatniej grupie możemy podać więcej instrukcji, aby np. iterować po dwóch zmiennych. W takiej sytuacji oddzielamy je przecinkami. Zmienne używane w pętli mogą być zadeklarowane także na zewnątrz pętli. W starszych wersjach C nawet musiały być. Pozwala to na poznanie, użycie ich wartości, która przerwała obieg pętli. Jeżeli mamy zmienne zainicjalizowane przed pętlą, to pierwszy blok może pozostać pusty. Można używać i++ bądź++ i, natomiast++ i jest szybsze z tego względu, że jest prostszą operacją dla komputera. Bo to tak naprawdę jest to zwiększ wartość i podstaw tą nową wartość, albo zwiększ wartość, ale podstaw nadal starą wartość. W kodzie prezentowanych tutaj przykładów pominięte zostało zwracanie wartości z funkcji main, jest to dopuszczalne w nowszych wersjach C i C++. W takiej sytuacji zwrócone będzie 0. W C możemy też korzystać z instrukcji warunkowej if. Działa ona tak jak w Pythonie, tyle że warunek zapisywany musi być w nawiasach okrągłych, bloki wydzielane są klamerkami, a nie wcięciami, a dla bloku złożonego z jednej instrukcji mogą być one pominięte. Podobnie jak w Pythonie możemy także używać słów kluczowych break i continue do warunkowego pomijania kroku iteracji lub przerwania pętli. W pętli For Continue realizuje skok do instrukcji inkrementacyjnych, czyli trzeciego bloku podanego w nawiasach po For, po których następuje sprawdzenie warunku i ewentualne rozpoczęcie następnego obiegu pętli. Natomiast Break realizuje skok do pierwszej instrukcji za pętlą. Oczywiście możemy także tworzyć bardziej rozbudowane instrukcje If, zawierające bloki Else i Else If. Działają one tak samo jak te w Pythonie z dokładnością do różnic składniowych nawiasy else if zamiast elif i tak Język C oferuje nam także pętlę while, działającą tak samo jak pętla while z Pythona oraz rzadko stosowaną pętlę do while, która warunek sprawdza po wykonaniu bloku instrukcji, a nie przed, czyli blok wykona się co najmniej jeden raz. Mamy także do dyspozycji instrukcję switch, która jest wydajniejszym odpowiednikiem if else if, ale dostępnym jedynie dla przypadku sprawdzania, czy dana zmienna całkowita ma jedną z podanych wartości. Badana zmienna podawana jest w nawiasach po switch, a kolejne przypadki rozpoczynają się od słowa kluczowego case, po którym następuje wartość porównywana i dwukropek. Przypadki kończone są słowem kluczowym break, jeżeli ono nie wystąpi wykonywanie kodu przejdzie płynnie do następnego przypadku, tak jak w prezentowanym przykładzie ma to miejsce dla wartości 2. Warto zauważyć podobieństwo do case z basha.